Osiemnasty dołek Co to jest? Piaszczysta pułapka. Kupia trzowa. Mówiłem, nie wprowadzajmy się do tego drzewa. Wyglądało całkiem nieźle. Nie wiem, co się stało. Ja już wiem. My tu mieszkamy. Co ten drań sobie wyobraża? Myślę sobie, że... No, tak. Chodź, bągie. Już idzie. O, rady, traje prosty strzał. Siemasz, możemy wejść? Czemu nie? Napędowa strzelnica Piasczysta pułapka. Ruchome piaski. Piłki golfowe. Pan. Tak! To za najgorszy wynik!